Wszystko kwestia dogadać. garancia, bo tak, wiesz, tak jak jedziemy, tak jak teraz będziemy do targowania, to, to drogę to typu od agropatów, ja nie wiem, żeby kupić, to jest od kawicy, odżyw, to jest takie rzeczy, prawda? A czy nawet chociażby po prostu masz, jak za wództwo, a dojście sobie to do najprzej, leading... <še> prawda? I do razu jedziemy, jedziemy, tu nas pali, jedziemy tam, RIGHT tam na spaliki, potrzebują zakupić odżywki, tam z nich gdzieś tam na brankach pracuje,